Radio Orzysz. Serdecznie witam słuchaczy polskiego Radia Orzysz. A w naszym studiu dzisiaj międzynarodowo, a to ze sprawą naszych gości z GORi. Witam Cię, Józep, Waniszwili. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Sofia Razliczenko. Witam serdecznie. Nasi goście przyjechali z GORi, z naszego miasta partnerskiego, z którym Orzysz współpracuje od 2016 roku. E, Josep, czym zajmujesz się w Gorii? jak Przede wszystkim witam serdecznie Wasze słuchaczy. dan To jest delegacja z miasta Gori, z Gruzy, i bardzo się cieszymy, że jesteśmy dzisiaj u Was gośćmi. Raczej chyba, chems sakmięno pas. Mieczar ma te Goris muniципal tetyskąmkę pas. Mimo, że chyba jest chemi, są pośrodku jakieś kierownice, była kontroli. Ja reprezentuję Urząd Miejski Miasta Gorii, muniципal tetycieli kimi i Miasta Gorii, i odpowiadam za taki kierunek edukacji. Mm -hmm. a, koordynacja sukcesu, kontrolacja sukcesu. Jakie te projekty są? Reimont Eps, Sieni Blue Eps. Bardziej opowiadam, odpowiadam a, za takie projekty budowlane przedszkoli. A, administracja. Nasza odpowiedzialność podlega o administracja oraz księgowość i tak, takie sprawy. Um, w municypalitecie um, mamy 64 przedszkole. Oraz o. około 6 tysięcy dzieci, czyli w gminie. w gminie, w gminie. Tak, czyli Gori jest miastem sporym. E, go, samo miasto mm -hmm. 50 tysięcy mieszkańców, mm -hmm. a gmina i miasto razem 150 tysięcy. Czyli dużo, Gdy. dużo większym niż Orzesz. Czelem Didier Kalakianu, by do pro Didier Kalakia, w której się. Okay. Mm -hmm teraz handskich trzas w sakmienu, panu drólu, twitry dom, sam zachuris, schem deg, czemiczyli tady w sakmienu, bada hobby, a se udkwad, meruinowa, małus, czemiczyli meruinowa, brandy, czemiczyli brandy, watsarmu, kartul, ruinos, skriała, ruinos, Głównym moim działaniem to jest produkowanie wina, bo posiadam własną winiarnię w Gori i mam wino grużyńskie oraz musujące wino i czadzia, taki bimber grużyński. Okej, okay, czyli jesteś przedsiębiorcą, a oprócz tego, jeszcze samorządowcem. Anu Hartwit, Martualo Basic, to sewemec armec. Tak jest. Dziękuję ci bardzo. A ty, Sofia, czym zajmujesz się w GORi? Ja mam własne stowarzyszenie, z tego powodu, że już kilka lat współpracuję z Polską, studiowałam w Polsce i już zrealizowałam różne projekty, to zdecydowałam otworzyć właśnie takie stowarzyszenie, Centrum Współpracy Polsko-Grużyńskiej i tam piszczamy różne projekty, z Polakami, częściej z Polakami, z Polską, teraz właśnie realizujemy Erasmus Plus i to będzie taka wymiana młodzieży, dzieci, Polska-Gruzja. Czyli oprócz Orzysza, z jakimi jeszcze miastami współpracujesz jako stowarzyszenie? I jako stowarzyszenie teraz właśnie ta wizyta będzie w Rzeszowie mm -hmm. i nie tylko, bo współpracujemy z różnymi miastami z Polski, i teraz właśnie planujemy, jak jesteśmy w Orzyszu, to planujemy napisać różne projekty dotyczące edukacji, wymiany młodzieży i tak dalej. Czyli narodowości polska i gruzińska mają dużo wspólnego. Ta, ta współpraca jest taka owocna, prawda? Tak, tak. Bo... Żywa, spontaniczna. Tak, wśród Polaków ostatnio Gruzja jest bardzo popularna, bardzo dużo Polacy właśnie przyjeżdżają do nas, do Gruzji. Gruzyni, jakie są w Polsce, jak teraz realizując właśnie te projekt, co teraz mamy, to tego czujemy, że tutaj też Polacy są takie otwarci, tak gotowi do dyspozycji zawsze, gotowi do współpracy. I tego nam brakuje tyle, jak już jesteśmy w Polsce i realizujemy, te projekty, to czujemy, że to nie jest tylko jeden projekt i zawsze jest chęci do dalszej współpracy. Fantastycznie. Wrócimy do ciebie, Josep. Wspomniałeś, że jesteś samorządowcem. Miałeś tutaj okazję, będąc od pięciu dni w Orzeszu, przyjrzeć się temu, jak działa nasz samorząd, jak działa tutaj ta nasza struktura. Jakie masz wrażenie, jakie masz spostrzeżenia, co ciebie zaskoczyło, co ci się spodobało? rekord Zachcena, ma i czy my jako ja jako kraj a właśnie jesteśmy na tą drogę drodze, co w, gdzie w polska była 20 25 lat temu chętnie zaliam już na ląd niech wędni go musieli by zgasz i i tu nie mi martuleb się to dla Gruzji polskie doświadczenie jest bardzo ważne i Polska jest takim dla nas dobrym przykładem, jak trzeba się rozwijać, jakie reformy trzeba zrealizować, żeby właśnie osiągnąć ten cel, co Gruzja teraz ma przed sobą. Talia ulatywała swą akcję do mączności. Moc obie infrastruktury, jak wszyscy, którzy byli, skwere sahura Webi, Sam wierodysat z Warszawy, dałem odiód i tu wienskiem, że za winache, cały seryzer wore, z da, minare Mm, bardzo mi się spodoba infrastruktura, drogi, Obserwuję właśnie, jak wyglądają fasady, dachy. Jak jechaliśmy na przykład z Warszawy z lotniska do Orzysza na drodze, zauważyłem takie rezerwuary wodne, oczyszczalnie szczeków, filtracja. To dla nas jest nowością, takim wyzwaniem. I jestem bardzo ciekawy, jak to wyglądało i właśnie zadałem dużo pytań o tym temacie. O, a sobie? O am cierę, tam w ogóle widzi a gację we Davina Chyrom, szak mautganui thare boles, oprócz nieornej obatki, intenda, uproczerita, dat mechanizacja, kiedy psama czerita, tam zimę szak no magram a mep kropro pro sa kartelo upro metatsaciroeps kada iaragiba samimartlobe tsoblsmeobneobashi mm jezel khodji arolnistva to grutsiam to v gruzi jest jeden takim kierunkiem najbardziej rozwiniętym a patrząc tutaj, że jest technologia takie dobre, wszystkie technologie rolnicze, że to na pewno to potrzebujemy i mi mm -hmm. tego, to, to nas bardzo brakuje. I tak obserwuję i się staram jak najwięcej się dowiedzieć, jak u was to się to działa. Mógłbyś powiedzieć, że Magali, Polonez idan, uh, magram, no da się wiedawa matę, tu polonez mogi inde, bo tu uh, uh, ta ene wisaula, da bywie naciogisaula, za uh, so Dużo mamy od was, na, że nauczyć i uh, jeżeli Polacy będą Chcieć, jak na przykład produkować wina, jak się zajmować winorośli, to z przyjemnością podzielimy z naszymi doświadczeniami. A co będzie pierwszą rzeczą, którą zmienisz na obszarze edukacji yy, po tej wizycie u nas? Co ciebie tutaj zainspirowało, jeżeli chodzi o właśnie edukację, twój rewir?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 Trzeba być chyba narguacze, biużeć i misa, żeby stron ziręulać, co rehabilitacja, umetesz zabawę, żeby stoncera, modnimi się, taśrulda, ramodnimi zabawę, achla, chyba, magram, więc pierwsze, lekcje, infrastruktura, z jaką będetę, akcent stron, bawęby, Hunen, ark, garimoci. Przed wszystkim uważam, że najważniejszym wyzwaniem dla nas jest infrastruktura, budynki i takie warunki, przestrzeń dla dzieci, um, nie mamy, na przykład budżet nie daje nam nas możliwość, żeby remontować, czyli renowacje, rehabilitacja wszystkich budynków, ale to jest kwestia, co najbardziej Priorytet. priorytetna i tak najbardziej potrzebna. Mhm. E, Josep, to jest twój pierwszy raz w Polsce? Pierwszy raz pierwszy tak, raz. A Jaka była Twoja pierwsza myśl, kiedy zobaczyłeś ten kraj, to państwo? to, państwo? nie było to, co i w Polonii. jest to było w latach latach, tam tam, o, tak, jestem w Polsce pierwszy raz, ale żonę mam z Latwii i um, jak to, będąc tutaj, uważa, jak myślałem, że o oh, jestem z Latwii, bo jest tu, są tu dużo podobieństwa. Kobiety są podobne? Kalebim mm bym arian, nim z kalsi? Tak. Hmm. Czyli jak w domu? Ale się ktoś napisał, to Ki. <głos> <głos> <głos> Dziękuję Ci bardzo, Josebie, za tą wizytę. Bardzo jest nam miło. Zapraszamy. Ja, na pewno ta nasza współ, współpraca Orzysko-Goriowa będzie trwała jak najdłużej. Mam nadzieję, że będzie można pozyskać infrastrukturalnie jakieś e, środki budżetowe. Jest nam e, bardzo miło, że Zaszczyciłeś nas swoją obecnością tutaj na Polanie Kultury? że w Widokit, mój uchwyt, mój dobas, mój twist, zrobisz twist, stres, stres, stres, stres, stres, Dziękuję bardzo. Odwrotnie to my jesteśmy bardzo wdzięczni, że mamy zaszczyt być dzisiaj obecnie z, w, w Polsce. Dziękuję za zaproszenie, za ten czas i za możliwość, żebyśmy opowiadali o naszej wizycie, o naszych, naszych wrażeniach i dziękujemy bardzo za gościnność. Dziękuję za rozmowę i za spotkanie się pašetorest się de saobestis. Dziękujemy. Dzięki. Szanowni słuchacze, mała zmiana w naszym studiu i teraz witam serdecznie Tamarę Lursmanashvili. Dzień dobry. Tamara, przedstaw się i powiedz nam, co robisz w Orzeszu. Tabits Radki nie kwitkharit resaketeb Orzesze. A me war Tamar Lursmanashvili, da Par masowle bieli, Rumelic musiał sabałsi barsi, da ak wim kopebi trening z Rumelic, Rumelic, kuja inkluzury gana, gana tleba, a, gana danerko, da Nazywam się Tamara Wursmana jestem w Polsce w ramach projektu. To jest szkolenie dla nauczycieli przedszkoli, edukacja łączająca w szkołach i przedszkolach. Hmm. I to szkolenie odbywa się, szanowni słuchacze, w Dąbrówce, w lokalnym ośrodku Wiedzy i Edukacji. Tak, tak jest. Tak? Szkolenie trwało 5 dni. I w tych szkoleniach, w szkoleniach brali udział nauczyciele gruzińscy oraz nauczyciele polscy. Interesuje mnie, Tamaro, jak ta współpraca pomiędzy Wami się odbywała, jeżeli chodzi o nauczycieli. Tak, to było bardzo dużo oślepienia. Tak, to było Arwicodit, rzadko, to poda im a amko pirola to da że Molodinebskie arba, internet, zalian język, argiur, to by by wam aret, trener by ma się mogłaby to wziąć, że jest aktywową baby, romlębac, uprotał protokoł Achlowa, a poloneli Um, przyjeżdżając nie tutaj w Polsce nie widzieliśmy, jaka będzie sytuacja, jaki um, jakie będzie na przykład jak, jakie będą trenerzy, mhm. um, ale jak już um, zacząć projekt, to od razu byliśmy pod wrażeniami, bo nasze kolegi, koleżanki z różnych szkół i przedszkoli um, są takie otwarci do współpracy, że bardzo dużo się nauczyliśmy, w, dzięki właśnie tej współpracy. Mm. Podzieliliśmy z naszymi doświadczeniami i to będzie na pewno pomocne w naszej pracy już w przyszłości. Uczyliście się na temat edukacji włączającej, tak? Czyli takich integracyjnych zespołów klasowych, rozumiem, tak? Okay. Tak, tak było. Jakie są różnice w organizacji tej edukacji włączającej w Polsce, a w Gruzji? Jakie są różnice w organizacji tej edukacji włączającej w Polsce, a w Gruzji? A mi masz tu lepiej, to wszystko. A mi masz tu lepiej? Pewrat moce, srege, to da akt, garem, še i my sadysłom <try> pałszybym, okej, teraz ich zną tawi, widzę, Um, jeden, taki najważniejszy, um, to co zauważyłam, to jest, uh, to są takie warunki dla pracy, dla nauczycieli, co teraz jest w Polsce, a uh, niestety, um, jaką mamy my. Dzisiaj mamy dzwonę w szkole, które się zaczęły, a zadać gajsna terapii otachy, aktualne boli i my dobrą, no porą, ak, maksimus, ak iteben, z umlepsat, z Dzisiaj na przykład byliśmy w, w Okartowie, na otwarcie takiej sali rehabilitacyjnej i byłam pod wrażeniem, u was a, mają takie opieki, takie dzieci, a, potrzebujące specjalnej troski. A, troski. I macie takie bardzo dobre warunki, aby zrobić wszystko, żeby dzieci, dziecko z potrzebami tak specjalnymi czuli się dobrze. Hmm. A jeśli e, zapytam o liczebność zespołów u was klasowych, a u nas? Cię ja chyba radę u czy w szkole, gdzie jest Aris to magram maksimum. Od nau mety, lat ganec, araris, sakmaris, pałsiu bibitali, a my tam odstachód z chanta, chanwaj arbeb. W szkołach 25 mhm. uczniów a w przedszkole trochę więcej, ze względu, że dzieci są więcej ilości i po prostu musimy. Uh, przyjąć uh, do, do grupy. Czyli więcej niż 25 osób jest w zespole przedszkolnym, tak? No tak. a o... I jeden nauczyciel na taki zespół? Tak i asystent. Na tak, i asystent pedagoga. Hmm. Czyli to szkolenie będzie dla was przydatne w dalszej pracy waszej, bo tamara jesteś nauczycielką od ilu lat? Się nic A teraz obecnie pracuję 4, 4 dziećmi. Ale jak długo pracuje w szkole Tamara? Mnie nie muszę 14 lat. 14 lat. No właśnie. I czy to szkolenie w Dąbrowce u nas w ośrodku lokalnym ośrodku wiedzy i edukacji przyda ci się Tamara w twojej dalszej pracy, jak wrócisz do siebie do Gorii? Których? Nie twórzę im codne transmigrę. Dąbrowce z szkołą w ja muszę się My chce dać temu, że sąm, my maksymalnie sam, że chodzi, da war pałstado, że roli gnojtarby specjalisty, da pewni wici więcej pałszy, by A jak aiko, iżety aktywowy, iżety, chodniśmy gęba, romel szat, zostadłycyrom gamowy, chyba pewni dam dawinach, iżety, romeliz, romeliz schwęby, by stwist twal, im zemety dawinach widre. Adgetywny, adgetywny. Nie patrząc na to, że um, mam też drugą pracę i jestem specjalistką wcześniejsza edukacja. A, a uważam, że tutaj co to, co tu widziałam a, w Polsce i tematy, co było a, tam w takich szkoleniach, to jest coś. Dowiedziałam się coś nowego, takiego, co jeszcze nie widziałam, i na pewno z tego skorzystam jak będę z powrotem do Gruzji w mojej dalszej pracy. No, mam nadzieję, że jeszcze przyjdziesz tutaj do nas do rysza. Muksl medium i do westchowacz ciąch walczątanie życie. Ciem jak ciamosła i Sicharuli, charolę, a imi Da esi gamiat ma, kiedy zaliam pediniery, warta. Pewnie są nache rat miąkonda, na nachem, kiedy <laughs> Byłam bardzo szczęśliwa, że jednak zostałam wybrana w, w, w ramach konkursu a, i miałam możliwość przyjechać, ale mam takie wrażenie, że to jest więcej niż oczekiwałam i bardzo jestem wdzięczna, zadowolona i szczęśliwa. Pięknie, czyli to, żeby przyjechać tutaj, nie każdy mógł przyjechać, rozumiem, tak? Nie tak, konkurs. Tak, tak, to by w taki konkurs i. Czyli pani wyjątkowi grała. nauczyciele przyjechali. Ale gasek, który wulmas orę bicia, młycie mi to konkurs i tak jest. Wspaniale to słyszeć, że mamy tutaj takich wybitnych gości. A jak pani widzi, na przykład, jeżeli chodzi o samą osobowość nauczycieli, o sposób bycia, czy ci nasi nauczyciele polscy są w jakiś sposób podobni do waszych? Raczej chyba masz awlebasta misz profesyjny. Chcę nie masz awlebłębieram dnie do Arian misz kawśni. Pedagogępiszę co intan. Nadzielę pedagogępiszę aris Arian misz kawseban nadziel 5 gram. Arian kąs chował błębicz. Gajciny winerogórmi. Udkęba metzalien momentu na koład kąni pedagogiz musza oba. Mistrzom chcę trześć kąnda saszwoleba. Tako rewoduje musza obis proces. Tą nam duleb molodynebks kadajcar. Pamiętaj kargat musza no pewnie, że nie możemy tak określić e, ogólnie, jak, e, jaki, na przykład, jakie nauczycielki i tak dalej, ale no, różnica oczywiście jest. Um, ale szczególnie ocenując uh, prac, prac nauczycielki, to um, jestem pod wrażeniem, bo jak oni pracują, ile serce kładają w pracy, to dla nas jest takim dobrym przykładem i byli tak miłe, zaskoczeni wszyscy, wszyscy na, z naszej delegacji i dużo m, trzeba, od was się nauczymy. Minda dałamat które Am um, go a to było roma. I wtedy, gdy go udał, to aula roma, to było roma, Mieliśmy tu właśnie w szkole, nie, to uh, w trybie to, że starałam, ja osobiście się, się starałam, żeby nauczyć kilka słów po polsku, a Polacy się starali, żeby uh, nauczyć gruzińskie słowa i Aha. my się staraliśmy, żeby nawet między sobą rozmawiać w takich trochę czystych językach. I czegoś się Tamara nauczyłaś? nauczyła? Alba mi chali po Londrę Dziękuję. Den uh -huh. dobry. Dobry. <laughs> <laughs> um, do widzenia. Sporo. Przemysł mi się w Więcej mm -hmm. rozumiem, niż mogę powiedzieć. Bardzo dobry początek. Co lęka, linde, Moim gościem była Tamara Lursmana-Szwili oraz Sofia Rezryczanko. Bardzo dziękuję, dziewczęta, za wizytę w naszym studio. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie i za ten czas. Dziękujemy bardzo. Dzięki serdeczne. Radio. Radio Polskie Radio Orzesz